Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo poruszę bardzo ciekawy przypadek, a mianowicie pracownika biurowego jednocześnie będącego kierowcą samochodu służbowego kategorii B, który w czasie pracy, ale nie jeżdżąc tylko w biurze dostał napadu padaczki lub napadu padaczko podobnego i Zaczynam tradycyjnie tutaj od zapytania mojego widza. A mianowicie Witam Panie Dariuszu, piszę do Pana w sprawie incydentu, jaki miał miejsce kilka dni temu u nas w pracy. Jeden z pracowników pracujących na wysokim stanowisku miał atak epilepsji przy biurku. Jest to opiekun jednego z naszych produktów w firmie i do jego obowiązków należy opieka nad produktem w całym kraju. 30% czasu ta osoba spędza za biurkiem, pozostały okres czasu za kierownicą. Pracownik mówi, że ostatni atak miał 5 lat temu. Ten atak najprawdopodobniej był wywołany tym, że od kilku dni nie brał tabletek. Pracownik porusza się samochodem służbowym, zarząd podobnie chce go wysłać na badania. Jakie są opcje? Czy pracownik straci prawo jazdy? Czy prawo jazdy zostanie zawieszone czasowo? Co należy mówić na badaniach, aby wszystko było ok, to żeby Otrzymać zdolność do prowadzenia pojazdu. Pozdrawiam. No mam takie wrażenie, że zapytanie zadaje tutaj tenże pracownik. No i cóż mogę poradzić, a mianowicie no muszę sięgnąć do rozporządzenia ministra zdrowia aktualnego z 2014 roku. I jest tam takie stwierdzenie a mianowicie w przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej konieczne jest dokonanie oceny z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami i lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami I Jedyny sposób jaki tenże lekarz neurolog może to zrobić a będzie to raczej lekarz podczas badania takiego kontrolnego czy jakiegoś tego okazjonalnego no jest to, że po prostu musi napisać do wydziału komunikacji stosowne pismo Natomiast, no, być może tak jak tutaj mój widz napisał, że jest to osoba, u której rozpoznano padaczkę, która przyjmuje leki przeciwpadaczkowe, prawda? Która przyjmuje leki przeciwpadaczkowe i ta osoba y, musi przedstawić opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch leczenia oraz warunkiem późniejszego przeprowadzenia badań kontrolnych co pół roku i tak dalej i tak dalej Prawda? Następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa No i jest bardzo prawdopodobne, że zostanie tutaj przyjęta ta norma czyli powiedzmy no e, musi być beznapadowy okres brak napadów podaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia Niestety napad wystąpił no i następne dwa lata musi być bez napadu. No tutaj jest jeszcze ten scenariusz możliwy, że w przypadku odstawienia leczenia przez osobę, o której mowa w punkcie pierwszym, kierowanie pojazdami jest przeciwwskazane od początku odstawienia do upływu 6 miesięcy od dnia zaprzestania leczenia. Teraz nie wiadomo czy ta osoba odstąpiła te leki samowolnie czy niesamowolnie, no w każdym razie co by nie kombinował pół roku, pół roku, że tak powiem, przeciwwskazania prowadzenia pojazdami, natomiast po tym okresie oczywiście regularne badania, co pół roku przez okres dwóch lat, i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa, że w przypadku zmiany leczenia lekarz neurolog może wskazać okres, w którym Osoba, o której mowa w ustępie 5 nie może kierować pojazdami. Czyli yy, sytuacja no nie jest powiem szczerze zbyt ciekawa. Powiedzmy, tutaj jeszcze jest taki paragraf. W przypadkach, o których mowa w ustępie 5-7 orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wystąpił napad padaczkowy w ciągu dwóch lat choroby, patrzymy, to 5-7, prawda, czyli tu zmiana leczenia Tutaj punkt piąty, osoba o której rozpoznano padaczkę i przyjmującą leki przeciwpadaczkowe, także sytuacja nie jest zbyt ciekawa, ponieważ wprawdzie nie ma formalnego nakazu w obecnym rozporządzeniu ministra zdrowia zgłaszania napadów padaczki u pacjentów przez lekarzy neurologów lub innych do wydziałów komunikacji No ale pośrednio to wynika pośrednio to wynika tutaj z zaistniałej sytuacji i bardzo wątpię czy lekarz, który będzie przeprowadzał badanie profilaktyczne jakoś odważy się nie przeprowadzić konsultacji neurologicznej a w momencie przeprowadzenia konsultacji neurologicznej będzie musiał przeprowadzić podjąć jakąś akcję jedyną akcją jaką tutaj mogą podjąć to oprócz odstawienia tego sztopana od prowadzenia samochodu służbowego będzie niestety jakieś pismo do starosty do wydziału komunikacji no... I będzie się to dalej wiązało z badaniami lekarskimi w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. A norma jest prosta, przepraszam, dwuletni okres bez napadów. Także no, nie, nie widzę tutaj zbyt wielkiej szansy, że cokolwiek się tutaj temu kierowcy uda. Także na tym kończę, jeżeli masz coś ciekawego do dodania, Zrób to oczywiście poprzez komentarze poniżej tego filmiku Jeżeli chcesz więcej takich filmów zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, kanał na YouTubie No i tradycyjnie moja strona internetowa DariuszKraśnicki.com gdzie jest cała zakładka poświęcona prawu jazdy pra, e, Prawu jazdy e, oraz padaczki napadom padaczkowym czy jakimś innym podobnym stworzeniem. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.